Kogo spotkasz? Kogo spotkasz na swojej drodze? Kogo spotkasz w miłości? Jakiego partnera spotkasz? Takie pytanie zadaję dzisiaj do kart. I mamy dwie grupy, kochani. Zobaczcie sobie. Pierwsza grupa to jest y, Talia Lenormanda, obelisk kwarcu Górskiego. I druga grupa to jest Tarot y, Tarot czyli Talia Tarota i obelisk kwarcu cytrynowego. Więc wybierzcie sobie, kochani, grupę, karty, które lubicie. Pierwsza Lenormand, druga Tarot lub, lub oglądajcie sobie dwie grupy i całą wróżbę, ponieważ mogą się te grupy ewentualnie uzupełnić, Może być jakieś dopowiedzenie kart. Zobaczmy, kogo spotkacie na swojej drodze. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli wszystkich tych, którzy wybrali karty Lenormanda. Ja Was oczywiście serdecznie witam. Proszę o Wasze komentarze, proszę o lajki, like, proszę o nowe subskrypcje, nowe osoby. I bardzo kochani Państwo, zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie przed wyborem jakiejś decyzji, jaką decyzję chcecie podjąć, zapraszam Was. Zobaczmy w kartach. Wtedy wyślecie mi wasze daty urodzenia, zdjęcia, zdjęcia partnera i tak imiona i możemy wgłębić się w wasz problem. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście jest pod filmikiem i w komentarzach. Teraz pytanie, kogo spotkasz, kogo spotkasz, kto pojawi się na twojej drodze? Kogo spotkasz, kogo spotkasz w najbliższym czasie?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 Widzicie, pojawiają nagle i sympatyczna rozmowa, sympatyczne spotkanie, szczęście, szczęście, gorące szczęście, które jest jakieś tutaj niepewne, niejasne, ponieważ ktoś może się nie zdecydować lub ktoś może tutaj działać na dwa fronty, tak? Jest jakaś niejasność sytuacji, zagmatwana, może sytuacja, ale poprzez rozmowę i spotkanie, tak jak powiedziałam, tutaj mamy to spotkanie, randkę, jest y, coś nowego, otworzy się jakaś nowa tutaj relacja, nowa sytuacja, nowa sprawa. Kto? Kto to będzie? Ktoś ciepły, gorący, jeszcze teraz latem, tak, w okresie letnim, w upalne, gorące dni, ktoś namiętny, gorący, charyzmatyczny, pełen y, na jak to się mówi, jak to się mówi pełen namiętności o, tego słowa mi brakowało pełen namiętności, pełen pozytywnych wibracji, pozytywnych myśli ktoś gorący wręcz, tyle, że tutaj ta osoba jeszcze być może nie wiem, albo się waha, albo ma wybór także uwaga porozmawiajcie, że nie akceptujecie tutaj takich sytuacji, żeby on się spotykał z kimś innym tutaj po wyjaśnieniu coś się może wyjaśnić, także randka jest z kimś bardzo pozytywnym, gorącym, yy, wspaniałym wręcz. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą lub patrzcie dalej yy, sobie na całą wróżbę. Zobaczmy, co powiedzą karty Tarota. Kogo spotkasz w najbliższym czasie? Kogo spotkasz w najbliższym czasie? Kogo spotkasz w najbliższym czasie?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 Skaczą mi dzisiaj karty. Dobrze. O, coś się tej zmieni? Rzeczywiście, kogoś spotkasz, jeśli długo szukałaś, byłaś podwozem, byłaś sama, samotna. Tutaj coś się zmieni, nagle szybko, raptownie Jakaś inna sytuacja z przeznaczenia Przeznaczenie podsunie Ci kogoś rzeczywiście pod nos Rycerz y, monet Rycerz monet to może być osoba z znaku barana na, Moment ym, Spod znaku ym, To jest żywioł ziemi Czyli spod znaku byka, panny, koziorożca Byk pan na koziorożec mogą się pojawić w Twoim życiu, ktoś, kto zawalczy o stabilny związek, ktoś kto, ktoś, kto chce, pragnie również stabilnego związku, ktoś, kto ma może jakieś złe doświadczenia, jest obciążony czymś, tutaj ma jakieś straty, tak? Nie wiem, czy może złe doświadczenia w miłości, czy jakieś finansowe, tutaj problemy straty, czy z pracą, ale jest ktoś, kto jest obciążony jakimiś sprawami, ale chce zawalczyć o coś nowego o nową stabilność, stabilizację i ten ktoś będzie bardzo romantyczny, król kielichów bardzo romantyczny, czuły pomocny, wspierający bardzo tkliwy, ucz uczuciowy flirtowy i tutaj ty jednak musisz mieć swoje zasady ty mi się pokazujesz jako kapłanka, papieżyca czyli Osoba z zasadami, słuchająca swojej intuicji, wierząca w swoją wiedzę, intelekt. Osoba uduchowiona, która y, broni swoich przekonań, wartości, pryncypiów. I y, to jest osoba wartościowa, która dlatego tutaj pełnego miłości, uczuciowości, tkliwości, romantyzmu, mężczyzny, osoby, nie wiem, osoby jakiejś nowej, będzie ta będziesz tutaj wartościowa bardzo wartościowa będziecie być może mieli pokrywieństwo dusz być może bratnia dusza i tutaj można będzie w tej relacji jakby zaufać ta osoba tobie też będzie zaufała zauf jakby ponieważ widzi w tobie osobę mądrą osobę, której warto jakby zaufać i powierzyć tutaj swój czas, swoje uczucia, swoją miłość no rycerz monet plus król kielichów bardzo dobra mieszanka ponieważ stabilność i romantyczność uczuciowość także tutaj ktoś stanie rzeczywiście bardzo jakby pomimo jakichś tutaj problemów i opresji ale ktoś zawalczy tutaj o was i będziecie dla niego w jego oczach jakby w jego odbiorze bardzo osobą wartościową i o tą osobę będzie on chciał walczyć. Także pamiętajcie, yy, brońcie swoich przekonań, mówcie śmiało o swoich principiach i ta osoba zakocha się w Was, yy, w Waszej osobowości, jakby personality, tak? Czyli jak to się mówi, osobowości, tak? Osobowości o sobie jako nie tylko cieleśnie, ale również duchowo, serce Twoja dusza, Twój intelekt stoją tutaj bardzo ważne na pierwszym miejscu także rzeczywiście ktoś bardzo tutaj fajny pojawi się również dziękuję wszystkim Państwu dziękuję dwóm grupom, dziękuję wszystkim za obecność, pozdrawiam i Życzę Wam wszystkiego, oczywiście wspaniałego. Do usłyszenia już wkrótce.